Bezpłatna aplikacja ThinkLink służy do tworzenia prezentacji zawierających interaktywne punkty tak zwane hotspoty Do punktów można dołączyć elementy takie jak teksty, zdjęcia, filmy a także linki i nagrania audio. W programie Mądrzy Cyfrowi narzędzie ThinkLink najbardziej przyda się w etapie piątym do prezentacji opracowanego pomysłu na zmianę. Jak może wyglądać efekt końcowy? Na przykład w ten sposób. Interaktywne punkty pomagają lepiej opisać pomysł na zmianę, tak by był bardziej zrozumiały dla odbiorców. Do prezentacji można dodać zdjęcia, wideo, linki, a także szkice wykonane w poprzednim etapie. Aby stworzyć interaktywną prezentację w programie ThinkLink należy najpierw zgromadzić na komputerze lub urządzeniu mobilnym wszystkie potrzebne pliki, które chcemy użyć w prezentacji. Każda interaktywna prezentacja opiera się na obrazku głównym, czyli tle, na którym umieszcza się interaktywne punkty z dodatkowymi elementami czyli tak zwane hotspoty. Jako tła można użyć zdjęcia, rysunku, komiksu, plakatu lub kolażu stworzonego w aplikacji Canva lub Pixeler. Ja przygotowałam obrazek tła w aplikacji Pixeler, zmieniłam nieco barwy, dodałam kontrast oraz dodałam napis. Tak, żeby obrazek był bardziej atrakcyjny dla odbiorcy. Jak stworzyć swoją pierwszą interaktywną prezentację? Po zalogowaniu się na konto wybieramy przycisk Create albo Utwórz. Wybieramy opcję Dodaj obrazek, czyli Upload image. I tutaj należy dodać obrazek, który będzie obrazkiem tła. Ja już ten obrazek mam przygotowany. Wybieram. I teraz mogę dodać interaktywne punkty, na przykład w ten sposób. Klikając myszką wybrane miejsce. Do każdego punktu mogę dodać obrazek. Ja przygotowałam kolarze w aplikacji Pixlr. Do obrazka mogę dodać opis. Na przykład... Gdy punkt jest już gotowy, mogę go zapisać, przyciskając przycisk Save na dole ekranu. W ten sposób powstał mój pierwszy interaktywny punkt. Kolejne punkty dodaję w ten sam sposób. Gdy prezentacja jest już gotowa, można nadać jej nazwę, na przykład w ten sposób, i zapisać prezentację przyciskając przycisk Save Image albo Zapisz obrazek na dole ekranu. Moja prezentacja została zapisana na moim koncie ThinkLink. Cały czas mogę ją edytować, wystarczy że wybiorę przycisk Edit lub Edytuj u góry ekranu. Mogę usuwać punkty w mojej prezentacji lub dodawać nowe. Gdy skończę edycję, Powtórnie zapisuję prezentację. Prezentację ThinkLink można łatwo udostępnić na swojej stronie internetowej, na blogu, poście na Facebooku albo w wiadomości e-mail. Wystarczy skopiować link widoczny w przeglądarce i wkleić go w odpowiednie miejsce. Można również wybrać opcję Share lub Udostępni, skopiować fragment dostępnego kodu i osadzić prezentację ThinkLink na swojej stronie internetowej.